Na murach Najwyższej Izby Kontroli widnieją oryginalne znaki Polski Walczącej. Warszawskie dzieci nim poszły w bój, narażając życie, malowały znaki nadziei. W całej Warszawie są tylko cztery znaki Polski Walczącej. Trzy kotwice na murach Najwyższej Izby Kontroli.